We call this cutlet. What do you call it? We call it cutlet. No. <laughs> Pan mi tutaj napisze cenę, ale nie jesteśmy pewni w jakiej walucie, ale no to nieważne. Pytałam się, ile dni mu to zajmuje, a dostałam cenę. No nie szkodzi, nie szkodzi. O, o. A, 4 miliony. 4 miliony. 4 miliony. Aha, no 4 miliony. Aha, to mamy. Kababia Hod, jak ma rezyję, bo słuchajcie, zobaczcie, one są takie duże że po prostu są wyższe aż ode mnie widzicie, wyższe są niż ja 4 miliony to jest zaledwie 12 dolarów za tyle pracy wow, po prostu Ha ha ha! pełna szacunku dla tych ludzi tylko do tej ciężkiej pracy za takie małe pieniądze, słuchajcie już nigdy na żaden garnek nie popatrzę tak samo na taki oczywiście, który kupujemy, gdzieś jest ręcznie robiony naprawdę Dwie rzeczy, nie, trzy nam się strasznie podobają. Po pierwsze są strasznie bardzo, bardzo mili, ale nie są nachalni. Zapraszają do swoich sklepów, ale nie są nachalni, tak jak zdarza się to w niektórych krajach. Super, że właśnie robią na miejscu różne rzeczy, to jest bardzo, bardzo piękne. I też właśnie ja mogę swobodnie sobie robić zdjęcia i fotografować, no, robić zdjęcia i fotografować to to samo, e, robić filmy i wręcz ja widzę, że oni są szczęśliwi, oni chcą mi pokazać, oni pokazują mi, żebym ja weszła do środka, e, dumni są z tego, e, co robią i chcą, żebym ja to nagrała i pokazała innym. Tak więc, wow, raj, raj dla fotografów i vlogerów, przyjeżdżajcie. Oh, This is egg, ostrich egg. Where do you take it from? From Iran. So you, you, yes, yes really? Yes, yes, very, very, very. So you have farms mm -hmm. with ostriches, yes? Yes, And yes, yes. I didn't know that. Esfahan, <laughs> um, complete Iran, city, Esfahan, city, complete ostrich. And you eat meat as well, right. I guess. Yes, mm -hmm. yes, yes, mm -hmm. yes, yes. Obviously. Wow, It's beautiful what they yeah. are doing. Okay. Finish, this is finished. And finished, yeah, we will finish, have yeah. a look. Okay. Salam <laughs> khooing. Aha, you've got magnets Magnet here okay. okay i see and then it will stand but you know the amount of detail you've got no problem so what do you do It's with that after that so you can just drop it okay yes and it, it will not break wow the design design design yes yes So, how long does it take to make one egg? One egg? Yeah, how long? How many days? Um, one day. Really? One, one day. Oh my god, you're so quick! Like Very fast. <laughs> It was an Italian guy, uh -huh. he stayed with us in Corona time, like six months. He came uh -huh. here for learning to do this art and he sent to Italy. Hello, elario, Hello, I'm Pan tutaj ma taki wzorek. Obrazek, który jest inspiracją do tego, żeby właśnie stworzyć te tutaj cudeńka. I jak widać, pan robi taśmowo. Od razu trzy pudełka na raz. Tutaj właśnie jeszcze buźki są niezrobione, bo potrzebuje inne kolory, inne pędzelki do zrobienia bujek I po prostu pan to robi taśmowo. No pięknie. A tam w tle pan sobie oh, ogląda film. Super, super fajnie. Okay. merci. Dziękuję, pięknie, naprawdę. Pięknie to jest. Ja jeszcze tutaj pokażę uh, pana warsztat. Takim posmakowało to nasze polskie jedzenie, że chyba tu będę nadwornym kucharzem i przez cały nasz pobyt, jak tu jesteśmy, to będę im codziennie coś gotować przy okazji sami zjemy, bo powiem Wam szczerze, że jakoś to irańskie jedzenie nie przypadło nam do gustu. Znaczy poza pierwszym zachwytem jakiś taki dobry kebab, żeśmy zjedli, naprawdę dobre było, ale potem panna powiedział, że e, mięso, baranie było. E, baranina była mieszana z wołowiną i dlatego po prostu było super i fajnie było przyprawione. Ale w innych miejscach, no ja nie mogę i w ogóle ja nie mogę codziennie jeść to samo po prostu. A tutaj wydaje się, że wszędzie jest to samo. E, potem spróbowałam parę innych dań i po prostu jakaś porażka, tak więc sorry. Jak na razie irańskie jedzenie jest... Mm, mm, mm. zupę bureczkową. Ja nie nazywam jej celowo barszcz, tylko buraczkowa. Bo barszcz to taki jak mamy jak rosół, nie? Taki sam... E, sama woda. No nie woda, no wiecie. A bureczkowa to z tymi wszystkimi warzywkami. Ja wolę wersję bureczkową, bo ja zupą chcę się po prostu nanieść. I kiszę swoje własne buraki. Znaczy nie swoje własne, ale sama kiszę buraki, chciałam powiedzieć i uwielbiam właśnie zupę buraczkową z takich kiszonych buraków. if you don't like it <laughs> if you don't like it don't like it I mean you don't have to force yourself a potato, carrot, selenium, and I will, I will show you in a moment yeah, yes I will show you yes come on <laughs> Nie ja yeah. mam Okej, okay, dziewczyny zakładają chustki. Jak dziewczyny chcą puścić coś na Instagram, to muszą być... Okej, okay, be brave. ja mam nie Jak się mało? Mina, podkarazam Nie spicy yeah it is spicy yeah, yeah, yeah. is it too spicy okay, no, no, no, no. yeah it is spicy. Like spicy yeah it doesn't need to be like this uh -huh. it's just like i put too much <laughs> I, I'm not really a super person, uh -huh. but yeah, because it, it, it, I can see the pieces and I can feel them like under This is head. what I was yeah. talking about yesterday, that <laughs> yeah, I don't yeah. like baby that, food. That's because I understand. Musi być chłopak, bo ją tak wącha? Żydego. Pokaż się, chłopaczku. Pokaż nam się. chodź, chodź, chodź, chodź, do no bo przecież nawet jak nie ma miejsca to się zmieszczą panowie co się nie zmieszczą Pan, z którym rozmawialiśmy na placu tam, zaprosił nas na herbatę i mimo, że powiedzieliśmy, że nic nie możemy kupić, bo nie mamy jak zabrać ze sobą, to powiedział, nie szkodzi, na herbatę do mnie przyjdźcie, to idziemy. Tu, tu ten po prawej. Flying carpet, obok meczetu. Salam. I'm fine. Thank you so much, Nago. Enjoy your food. Thank you. salam Do you want tea? Well, yes, actually, we were talking with Some one... guy who invited us uh -huh. to Yeah, <laughs> Your friend, probably. Thank you for coming. <laughs> the guy with the glass? Yeah. yeah. Yeah. How much is a carpet like that in dollars? That size. Hmm. Yeah, take your okay, time, your time. We, take your time. Spiracza, uh, we have time. time. Cena dywanów, cena dywanów zależy oczywiście od tego jaki duży, jak dokładnie zrobiony, z czego. Ten na przykład jest zrobiony z wełny i jedwabiu. 50% jedwabiu. I kosztuje ile pan powiedział kosztuje? 2300 Dwa dolarów. No to tak trochę drogo, bym powiedziała. Bella, Bella, how are you? how are you, Bella? Pan już niesie nam herbatę. This is tea, Iranian tea. Yeah? Iranian You can use uh, on the wall, on the Aha. table, for example. Yeah. yeah this is very soft Pinge. yeah and uh, I have from this size until up for example mm -hmm. like that size like that size this is pure silk, uh, pure silk also and from comb but originally uh, we have almost uh, nomadic carpet mm -hmm. nomadic carpet the imagination work but city carpet they have a plan uh -huh. yeah. Ale jaki detal po prostu I have some things I can uh, make like book and you can carry in the your bag actually. And we have very uh, cheaper things. You know, yeah. the prices it depends on uh, I have from uh, 25 dollars until up. Okay. Yeah. But in the window there is 100% silk. And we have uh, two faces. This is two-phase work. Mm -hmm. This is Saraksi carpet from Laila, get Mashhad. Get lost me. This one. See. Laila. This is hundred percent silk. Of it. But I have, for example, that's. I show you, masterpiece. Pattern. <gasps> masterpiece pattern. Yeah. <laughs> like so, is this more difficult to yeah, make than this exactly. one? Really? Yeah. Because they have a face and <sighs> And these are also. <laughs> The change colors and the light. Uh -huh. This one, uh, around the prices... Dzisiaj nasz ostatni dzień i ostatni wieczór tutaj w hostelu i postanowiliśmy po raz kolejny coś ugotować polskiego, bo wszystko do tej pory to po prostu hit. I dzisiaj zrobimy mielone. udało się kupić mieloną wołowinę i zrobimy mielone. oczywiście, że lepiej by było zmieszanego mięsa, no ale dobrze, że chociaż wołowinę mamy, więc zrobimy mielone. nasze tradycyjne gotowane ziemniaki i czerwoną kapustę. Popatrzcie w jakich fajnych garnkach my to wszystko gotujemy tutaj. Takie, co na bazarze tam panowie stukają, pukają i robią takie gary, co tutaj się w nich po prostu gotuje. Kotlet, co to nazywamy? call it kotlet. No, tak? Oh, yeah. actually it's to jest to samo. to Nasz kotlet i yeah. nasz. Kotlet, mamy kotlet, słuchajcie. Niesamowite. Z tym, że oni dają do tego ziemniaki i mięso, a my dajemy półkę. Like the oh, potatoes. Yeah. Is it with butter? Yes, yeah, with butter. Yeah. We eat potatoes eat every day. Oh, yeah. <laughs> <laughs> really? Like the rice for us? We eat rice every day. Do you want more? <laughs> yes. <yeah. laughs> That's just perfect. <laughs> It's really good. <laughs> <laughs> Who's coming for seconds. Thank you <laughs> oh, That's the one that didn't want to eat at all. Yeah. Well, this is really good. Thank you so much. You're going to Dalbosu. Yes, you should do Dalbosu. I have some hands on Hey. są lampeczki Nie, okay. niedźwiedź to taki dobry kierowca tutaj na ścianie są takie lampki powieszone dosłownie po prostu na styk o super I'm